Można powiedzieć, że w pewnym momencie, kiedy przywieziono Bogdana, bo no jego przywieziono też z raną, on się poddał zabiegowi operacyjnemu usuwania guza, a schował się, jak to się mówi, można powiedzieć, że się, chciał się schować w Instytucie Onkologii i tak został aresztowany. To praktycznie, no... trudno powiedzieć, nie? W każdym razie do 24 grudnia ojciec poszukiwał mnie. Rodzina nie została powiadomiona, co ze mną jest. Gdzie, gdzie mnie zatrzymano, gdzie mnie przewieziono, mimo że był, dwukrotnie był w Klince na Głowackiego, udzieloną informacji, że tam mnie nie ma. Co mogłem również naocznie stwierdzić po wyjściu z więzienia, kiedy potrzebowałem zaświadczenia na komisję lekarską, kiedy przybyłem do MSW i otwarto przede mną księgę przyjęć, okazało się, że tej strony w tej książce nie ma. Została po prostu wycięta. Także. To zostało potem już usunięte. Trudno jest powiedzieć jak się to w dalszym ciągu odbywa. W każdym bądź razie mnie żadnego aktu internowania nie dostarczyło. Ja ten akt, ten świstek papieru widziałem w swoich aktach osobowych w momencie, kiedy po wyjściu z więzienia załatwiałem świadectwo pracy na kopalni i zwolnienie.